Raz jeszcze, przemyślmy dzielenie przez zero, tak jak zrobił to jakiś starożytny filozof próbujący uzupełnić matematyczne białe plamy, aby nikt mu nie zarzucił, że uznał za nieokreślone coś, co dałoby się określić. Próbując uzupełniać matematykę w dziedzinie mnożenia i dzielenia z kilkoma zasadami bardzo trudno się rozstać. Czujemy na przykład, że każde dzielenie powinno być odwracalne przez mnożenie. To niemal intuicyjne, dlatego zakładamy, dlatego zwykle zakładamy, że jeśli bierzemy do dzielenia jakąś liczbę i dzielimy ją przez liczbę, w przypadku której wynik dzielenia jest określony, gdy podzielimy ją przez tę liczbę, a potem pomnożymy przez tę samą liczbę, to powinna nam wyjść początkowa liczba. Powinniśmy uzyskać x. I tak jest, gdy mnożymy lub dzielimy zwyczajne liczby. Jeżeli wezmę 3 i podzielę przez 2, a potem pomnożę przez 2, to otrzymam 3. A jeśli wezmę, powiedzmy, 10, podzielę przez 5 i pomnożę przez 5, to otrzymam z powrotem 10. Jest też druga reguła, z którą trudno mi się rozstać. Czuję, że każde twierdzenie musi być spójne z tym. x razy x. Przepraszam, x razy 0. Lepiej użyję tu kropki. x razy 0 musi się równać 0 dla każdego x. Czuję się do tego przywiązany. Gdy stawiam nowe twierdzenia, te dwie zasady nie mogą być z nimi sprzeczne, bo obie są prawdziwe. Powziąwszy te założenia, możemy przystąpić do badania dzielenia przez 0. Na początek spróbujmy uznać to za określone. Załóżmy, że… Zróbmy kolejne założenie, że x to liczba, różna od zera. Następnie mówimy, być może uda się stwierdzić, ile jest równe x przez 0, po prostu zakładając, że wynik jest określony i patrząc, co z tego wyjdzie. Może uda się znaleźć wynik. Przyjmijmy, że x dzielone przez 0 jest równe, powiedzmy, że jest równe y. Użyję innej litery, żeby nie myliło się z tym. Powiedzmy, że to jest równe… k. Cóż, jeśli to wyrażenie jest prawdziwe i określa wynik dzielenia przez 0, to według tej zasady pomnożenie przez 0 da nam z powrotem tę liczbę. To są zasady, które nie mogą być z tym sprzeczne. Zobaczmy, co wyjdzie. Mamy x dzielone przez 0 równa się k i po lewej chcę mieć dzielenie przez 0 i mnożenie przez 0. A jeśli strony są równe i robię coś po jednej z nich, to muszę zrobić to samo po drugiej. Strony nadal są sobie równe, bo pomnożyłem przez 0 lewą i prawą. Według tej reguły, której nigdy nie odpuszczę, lewa strona tego równania musi być równa x. To musi być równe x. A według tej drugiej reguły, której nigdy nie odpuszczę, prawa strona tego równania musi być równa prawa strona musi być równa 0. No i wyszła nam sprzeczność. Założyłem, że x nie równa się 0, a to mi wyszło, że x równa się 0. Nie zamierzam odrzucić tej reguły, a właściwie obu. Nie zamierzam odrzucić reguły, że wynik dzielenia przez 0, a właściwie wynik dzielenia przez cokolwiek i mnożenia przez to coś da mi wyjściową liczbę. Ani reguły, że cokolwiek razy 0 to 0. Spośród tego wszystkiego mogę odrzucić tylko jedno. Mianowicie to twierdzenie. Mówię więc, chyba k będzie musiało pozostać... będzie musiało pozostać nieokreślone. Cała ta sprzeczność pojawia się tylko dlatego, że próbowałem określić wynik dzielenia przez 0. Mamy to z głowy, ale to był przypadek, kiedy x nie równa się 0. A co będzie dla x równego 0? Zastanówmy się. Rozważmy to. Znów spróbuję uznać to za określone. Zakładam, że 0 dzielone przez 0 jest równe jakiejś liczbie. Może znów przyjmijmy, że jest równe k. I znów użyjemy tego samego rozumowania. Przepiszę: 0 dzielone przez 0 równa się k. Zaznaczę zera kolorami. To fioletowe 0 a to niebieskie 0. I tu także nie wyrzeknę się reguły, że jeśli mam liczbę x, podzielę ją przez coś, a potem pomnożę przez to samo, to otrzymam z powrotem x. Nie odrzucę tej zasady. Prędzej uznam, że takie dzielenie nie ma sensu. Najpierw więc pomnożę lewą stronę przez 0. Z tej reguły, której nie odrzucę, wynika, że to powinno się uprościć do fioletowego zera, całe to wyrażenie. I znów, wszystko co robię po jednej stronie równania, muszę też zrobić po drugiej stronie. Aby te strony nadal były sobie równe, muszę zrobić po prawej to samo co po lewej. Pomnożmy prawą stronę. Pomnożmy prawą stronę przez 0. Po lewej otrzymałem 0, fioletowe 0. A po prawej wychodzi 0, ale zostawię Zostawię, jak jest. k razy 0. k razy 0. To, co tu widać, nie wygląda na sprzeczność. Jest prawdziwe dla każdego k. Dokładnie odzwierciedla jedno z moich niezłomnych założeń. Zatem to prawda. Zapiszę to. To twierdzenie jest prawdziwe dla każdego.. prawdziwe dla każdego k. Nie ma tu sprzeczności, ale problem w tym, że interesuje mnie k. A nie samo równanie. Lepiej, gdyby wyszło k równe 0, albo 1, albo minus –1. A tu widzę, że uwzględniając te reguły, wartość k może być dowolna. Absolutnie dowolna. Nie udało mi się ustalić, ile k jest równe. Może być równe 100 000, 75 000, albo… cokolwiek. Wartość dowolna. Nie da się nie da się ustalić wartości k. Dlatego, tak jak dawni uczeni, musimy uznać, że nie wiemy, ile to jest 0 przez 0. Nie ma spójnej odpowiedzi. Wynik jest nieokreślony. Nie ma odpowiedzi, która byłaby lepsza niż inne. Widzimy jednak pewne niuanse. Wartości 1 przez 0 nie zdołaliśmy określić, bo prowadziła do sprzeczności. Natomiast 0 przez 0 ma wartość dowolną, nieuchwytną. Dlatego na zajęciach z wyższej matematyki, słyszy się to zwłaszcza na analizie, mówimy, że wynik dzielenia 0 przez 0 jest nieoznaczony. Nieoznaczony.